czy tak na egzaminie to w tych miejscach mogę się spodziewać tego zatrzymania jeszcze jest tak? jedno jeszcze jedno. To Znaczy ogólnie rzecz biorąc w tych miejscach niemniej jednak miejsca mogą być inne, niemniej jednak Zasady wszędzie są takie same. Miał pan zatrzymywanie w zatoczce, miał pan zatrzymywanie na jezdni, miał pan zatrzymywanie na jezdni yy, z wyznaczonymi pasami ruchu i bez wyznaczonych pasów ruchu. I tu pojedziemy, na tym skrzyżowaniu są trzy możliwości, w prawo drogą z pierwszeństwem albo w lewo. My pojedziemy sobie w lewo, z prawego pasa jedziemy, bez kierunkowskazu, jeszcze nie, jeszcze nie. O. I dopiero tutaj kierunkowskaz, żeby mu dupy nie przytrącić na środkowy pas, kierunkowska z lewo. Wyłączamy i jedziemy. Dlaczego nie z lewego pasa? Ano musielibyśmy tam zmieniać pas, a później tu zmieniać pas. Zmienialibyśmy pas za przejściem dla pieszych, a ten odcinek jest bardzo niewielki, prawda? Tym bardziej bierzemy pod uwagę no, długość autobusu, a wszyscy by nas wyprzedzali To musi skutkować zmianą biegu. Każda zmiana prędkości skutkuje zmianą biegu. To znaczy, no nie każda, ale tam w określonym zakresie.